Zostawia wodę, bierze się blender i to wszystko udziera na jednolitą masę, dodając odrobinę wody z gotowania. Do tego dolewa się oleju sezamowego, sypie soli i pieprzu do smaku. Na koniec wrzuca się podsmażoną na oleju cebulkę, drobno pokrojoną i miesza. Wychodzi przepyszna pasta, zwana przez niektórych smalcem fasolowym. Rzeczywiście tak wygląda, jest biała jak smalec, i smakuje podobnie, wszystko przez odrobinę oleju sezamowego oraz cebulkę. Można podawać na chlebie z ogórkiem kiszonym i zdarzy się, że jedzący nawet nie pozna, że je fasolę. Brawo! Ja dam, ...co z literaturą. <grym wyszło> Więc pokusiłam się i tym razem ja popełniłam fraszkę o Zaraszowie i naszym kociołku, jeśli można to ręki. Straszka o Zaraszowie. Choć po dworze ślad zaginął, to słuch o nim nie przeminął, Bo w kasztanach, tu w alei imprez wiele po kolei. Pamiętamy o rodakach, naszych przodkach i dzieciakach. Są pikniki i festyny, czas to spotkań dla rodziny. Są konkursy i muzyka, bardzo różna tematyka. Straż w działaniach nas wspomaga gdy rdzenia się domaga. Mówi szeptem druh do druha. Może by tak coś dla brzucha? Oczywiście, nie ma sprawy. Znajdą się do jakiejś sprawy. Bo dziewczynom z Zaraszowa to wystarczą ze dwa słowa i gotowe są do pracy. Choć nie wieką już kołaczy. Ale za to są pierniki, szarlotki i serniki. Już kociołek się szykuje. Każdy dzisiaj posmakuje. Pyszne mięsko z ziemniakami, uduszone z warzywami. A co jeszcze jest dodane? Tajemnicą to owiane. Przy pociągu z Zaraszowa każde danie niech się schowa. Z niego nasza wieś już słynie. W Eter o tym wieściu już płynie, bo się radio tu zjawiło. I Zaraszów rozsławiło. A co więcej tu robimy? W internecie sprawdź nowiny. Na portalu Zaraszowa niech się chowa inna strona. Więc serdecznie zapraszamy wszystkich gościć radość mamy. A jak miło w Zaraszowie, każdy później sam opowie. Brawo! Dziękujemy, kociołek już widać, mogą Państwo wstać, trochę podnieść się od stołu i zajrzeć, bo naprawdę wyjątkowe widowisko. Wyjątkowe widowisko dziewczyny ograna paliły oglisko w Alei Kasztanowej? Tak. W Alei Kasztanowej. Bo tylko stamtąd ten kociołek jest taki naprawdę apetyczny, aromatyczny. Zawartość nie ma się pozbierana z zarażąskich chul. My nie są, żeby po prostu położone. A to będzie zapach. Aż tutaj pochodzimy. Co za zapach. Na pewno oczyści wszelkie zatoki, zatory. Zapach, aromat jest niesamowity, gwarantuje, doznania smakowe będą na pewno na Państwo oczywiście rejestrujcie te smaki, bo potem niestety trzeba będzie jakąś decyzję podjąć, e, jakie udanie przyznamy tytuł dania dla MOLA roku 2017. Jeszcze tylko zapytam o adres tej strony internetowej, o której dziewczyny mówiły, gdzie szukać zaraszowa w internecie. Zaraszów.pl to jest nasz portal, tutaj mamy w sumie moderatora i administratora strony, pana Jurka Jelcowa. Możemy się pochwalić tym, że nasza strona Zaraszów.pl w 2015 roku została okrzyknięta, w sumie wyłoniona w konkursie, najlepszą stronę na obrężczyźnie, stroną dobra no Sukces! co można znaleźć na Portalu zaraszowskim? Eee, przepraszam, nie ja wysłyszałem pytania. Co możemy znaleźć na Portalu zaraszowskim? Eee, wszystko o Zaraszowie o kolicach, o ludziach, o przyrodzie, wszystkim co nas otacza. Głównie o tym dobrym. A są jakieś złe? Chyba nie. No, zawsze są ze strony, ale staramy się we wszystkim nie zauważyć z ludzką. W Alei Kasztanowej kasztany w tym roku obrodziły, zbierała je pani Jona Przek wraz z małżonkiem. Te kasztany, które tutaj macie państwo na stolikach, to właśnie pochodzą z Alei Kasztanowej. Pojściłem tam na zabawy. Pięknie było. O proszę, jakieś wspomnienie jeszcze z Zaraszowa takie mocno e, młodzieńcze i dalej. Tam miałem dziewczynę, tak to. O, to <śmiech> A, się, że nie tylko. Pozdrowienie dla ciebie, zabawiło. A dziękuję, ja wprawdzie nie z Zaraszowa, ale dziękuję bardzo za pozdrowienia. Chyba że chodzi o inną baś, na pewno. A. Panowie, co z tym karpiem, bo się trochę martwimy. No już, możemy rozgadać. Panie Andrzeju, a Pan to kiedyś smażył karpia, czy to jest Pana debiut? Zawsze smażę na święta, zawsze. Czyli w zasadzie na wysokości Wigilii dopiero Pan styka się z karpiem. A teraz na tą imprezę molową to został Pan tak złopan? Czy wiedział Pan o tym? Wiedziałem, ale to nie wiedziałem, że tak szybko. Wujek, wujek załatwił. Tak, tak, to Mówiłem go. Mówiłem go, Nie powiedziałem mu po co idzie. Się okazało że jest zadowolony bardzo. No bardzo się cieszymy i czekamy na posmakowanie tego, tego smażonego karpia. To może jeszcze przejdźmy do kolejnego, kolejnej receptury. Tylko gdzieś mi się zgubiła ta Pani, która... Pani Ewa Sprawka. Czy jest na sali Pani Ewa Sprawka? Bo ona ma dla nas niespodziankę. Ja nawet sama nie wiem, co ona chce nam tu zaprezentować. Na razie się kartkę. Zobaczymy, co na tej kartce. Mam nadzieję, że chyba fala, fala hejtu się na mnie tutaj wyleje po przeczytaniu tego, co ja tutaj przeczytam. Uczestniczę ostatnio w warsztatach literacki. No i tak z literaturą to niewiele mam do czynienia, ale postanowiłam pospisywać różne mądrości i głupoty, które przychodzą mi do głowy. Głupoty również kulinarne. Utwór pod tytułem Kurczaczek Dziwaczek. Nie wiem, czy inspirowała się kaczką dziwaczką, czy jakimś innym utworem, ale zapraszamy, zapraszam Państwa do posłuchania. Utwór... Utwór powstał dzisiaj w nocy i no, trudno mi powiedzieć, czy akurat jest wysokich lotów. Kurczaczek, dziwaczek, a la bażant, czyli jak nie robić surczaka dziczyzny. Czasami człowiek ma ochotę zabłysnąć kulinarnym talentem lub zjeść coś wykwintnego, ale tanim kosztem. Tak było i tym razem. Miałam zrobić pieczonego bażanta. Bażant jest skórą, a samiec to nawet kogut. Dodam, że nawet kolorowy kogut. Pierwsze zadanie, jakie stanęło przede mną, było upolowanie owego kuraka. I niestety, broni palnej nie posiadam, a o pozwoleniu nawet nie myślę. Jedyną bronią, jakiej używałam, była w dzieciństwie proca, ale czy taką machiną zdołam upolować coś, co się rusza? Chyba żabę. Brrr. Wtedy zaświtał mi w głowie kolejny pomysł: może uda mi się przygotować yy, taką barżanta, jeśli będzie on ofiarą śmiertelną wypadku komunikacyjnego z moim udziałem i mojego samochodu. No niestety, mój samochód nie jest taki jak Kubicy lub Hołowczyca. Dlatego polowanie moim samochodem skończyłoby się z bitą szybą i paroma piórami z ogona niedoszłej ofiary. Podsumowując, za i przeciw, stałem, stanęło na tym, że powinnam kupić kurczaka i go zrobić ala la barza. Myśl zasady Polak potrafi... Jednego, jednego nie, mogłam, nie mogłam zrobić, tak jak w przepisie, utrzymać kurczaka w bieżu przez parę dni. Mój był takowej okrywy pozbawiony, no może nie zupełnie, na końcach skrzydeł i kuperka sterczało parę piór, ale nie wiem czy one się liczą. Z braku czasu sięgnęłam po przyprawę myśliwską, która składała się z majeranku, rozmarynu, bazylii, cząb tymianku, kolendru, gorczycy, e, mielonych owoców jałowca, ziela angielskiego, liści laurowych. Wrzuciłam parę ziaren jałowca i jeszcze co nieco. Piekłam tego kurczaka około godziny. Smakował wyśmienicie. Ucierpiały jedyne, jedynie zęby moich gości. Zaszkodziło im to co nieco. By bardziej uwiarygodnić, że to barzant i pochodzi z prawdziwego polowania, do potrawy dodałam parę kuleczek. Takich niby śrutów. I dlatego nie powinnam robić takich wyciętnych potraw. Dziękuję. Zastanawiają mnie te śruty. Ewo, czy ty nas czymś poczęstujesz? Ewo, czy ty nas czymś poczęstujesz, czy tylko przeczytałaś? E, Kamil, czy ty mógłbyś sprawdzić? Kamil, bardzo ci proszę, sprawdź, co ta pani w czarnej sukience podaje, bo Mówiła coś o śrutach, ja się bardzo boję tego dania. Czy, mi się wydaje, brawa dla pani w ogóle. Ja myślałam, że to jest może kaczka dziwaczka, tak na dobrą sprawę, ale chyba, chyba nie. To jest Kurczaczek dziwaczek. Kurczaczek dziwaczek, ala Brawa. Kiedyś podawali królika Ala indyk. Też w dawnych czasach. Ale proszę powiedzieć, zdradzić recepturę, jak to pani zrobiła tego kurczaczka dziwaczka. Jak mówiłam, no trzeba było go po prostu kupić. E, e, Wprawdzie w oryginalnym przepisie było podane, że takiego pażanta trzeba było parę dni trzymać, żeby dojrzał w opierzeniu. Tak? No ja się tak bałam tych patriny ludziom podać, więc troszeczkę krótszy termin był tego przetrzymywania kurczaka. No potem w, tej, w tych wszystkich przyprawach posiedział tak... 10 godzin, no i potem dobieca, no i ognia, nie? Czyli po prostu, a był już, że tak powiem, ogolony, niestety. No niestety i trudno stwierdzić, czy to była ona, czy ona. myślałam że to było tak, żeby wysłała pani męża na wieś, żeby upolował kurę z podwórka, na wczesnym rankiem albo wieczorem, zanim pójdzie ta kura spać, przyniósł ją do domu i się zaczął cały proces. A tu proszę, nie, niestety. Każdy już teraz idzie na łatwiznę, także trudno powiedzieć, jak to tak naprawdę powinno wyglądać. Ale mogę jeszcze takie coś przytoczyć, co mój dziadek kiedyś opowiadał dawno, dawno temu, że przed wojną, jak on był młodym chłopakiem, do ich wsi przyjechał, bym powiedziała, przemysłowiec, ale był ktoś taki z Warszawy, no, który działał w branży gastronomicznej i zaproponował młodym chłopakom, aby zrzucali gniazda w z pisklętami, ponieważ potem tak wronięta trafiły na stoły do Warszawy, do jakichś wykwintnych restauracji i podawane były jako nie wiem jaki drób. Ale szanowni państwo, to się nie ma czy śmiać, ponieważ ja mam w domu najstarszą polską książkę kucharską, którą wydaje pałac Wilanowie, z epoki Jana III Sobieskiego i tam ewidentnie jadano wrony, szpaki, jaskółki, jeżyki, jastrzębie, bażanty, i tak mógłbym wymieniać bardzo kwiczoły. Także wszelkie dzikie ptactwo było łowione i trafiało na najlepsze wytworne stoły. Czyli polujemy teraz na wróble, tak? Wróbli to raczej bym nie polecał. Szkoda ptaszków. Trzymajmy się tych ogolonych kurczaków. Ewa, a możesz powiedzieć, gdzie... Mnie interesuje, gdzie ten piec jest, do którego wkładałaś tego kurczaka. No w kuchni. Tak naprawdę to dzisiaj powinnam tutaj wycałować szefa kuchni, bo jest dzisiaj jego święto, pana Mariusza yy, Sawickiego, I to właśnie on przygotował dzisiaj tego kurczaka. Tak naprawdę to na całowanie szefa kuchni jeszcze przyjdzie czas. Postaram się to zrobić. A szefowa nie może być? No. Może być. To musi zrobić to, to jakiś pan, więc nie wiem kto to zrobi, żeby szefową całować. No tak czy inaczej, pani jest bardzo kreatywna, naprawdę. Poradziła sobie i z przepisem, i z barzantem, i z kurczakiem, a na koniec z szefem kuchni. No jest pani niesamowita. Brawa dla pani. teraz jeszcze zobaczymy, jak poradzi sobie z dzieleniem tego kurczaczka. Poproszę jakiegoś matematyka. Czy jest na sali matematyk? Jest polonista. Mamy księgową! Księgowa będzie dobra. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszamy księgową. Może jest jakiś... Nie wiem, architekt, albo jakiś pan obcy, jakiś budowlaniec na przykład. Jest? Jak jest, to prosimy do pomocy. O, jest chętny, widzę, podniósł się już. Popatrzył na tego kurczaczka i usiadł. Mały kurczek, ale duże wyzwanie, tak? Proszę państwa, ale naprawdę śmiało, bo już e, historia Mola pamięta, że... E, 0,25 to jest naprawdę niewielka ilość molowej nalewki. Jednemu panu, chyba panu Mielkowi Grzesiakowi, udało się e, podzielić na 100 równych części. Także... Brawa! Czyli tak, mamy już chętnego, żeby podzielić na 4. No, musimy znaleźć kogoś do pomocy, tak? Szukamy. Ciągle szukamy. Może ktoś się ulituje nad kurczakiem. Proszę Państwa, to ulitujcie się naprawdę i nad Ewą, i nad tym biednym, nie biednym kurczaczkiem. Pachnie pięknie, więc myślę, że będzie smakował równie, równie fantastycznie. To co? E, e. E, e. E, to jest bardzo Proszę Państwa, bo nasz kuferek z nagrodami jeszcze, jeszcze jest pełny, więc... O, proszę bardzo. brawa dla pana Mirka. Pójdę do szefowej kuchni. To zapraszamy do krojenia tego kurczaczka. Ja natomiast chciałem tutaj jeszcze na chwilę tylko zwrócić Państwa uwagę, jak kręcenie kichy zbliża ludzi? Proszę bardzo. Jak zawiązują się relacje w kuchni, tak? Jak kuchnia łamie bariery? Tutaj jeden mężczyzna smaży karpie, a drugi chciał gotować kiszkę i spotkali się na środku stołu. Proszę bardzo, jak kuchnia zbliża ludzi? Jak dobrze, że jesteśmy tacy wrażliwi. Brawo do panów. Brawo, brawo. W kolejce, widzę, że w kolejce stoją panie, które przyrządziły coś niesamowitego, czyli smalec z Bardzo chciałaby nas poczęstować. Macie ochotę spróbować? To zapraszamy. Zobaczcie jak apetycznie wygląda taki smalczyk na chlebku. A... Też e, chciałabym Państwu powiedzieć, że to nie jest jakiś zwykły chlebek kupiony gdzieś tam w przypadkowym sklepie, czy, czy w przypadkowej piekarni. Jest to chleb nasz bychawski, e, pieczony tradycyjną metodą w piekarni gs e, u bychawskiego e, i oczywiście dostarczony tutaj na potrzeby tej, e, tej imprezy. Jest to chlebek naprawdę na, e, naturalnie wypiekany, bez dodatków ulepszaczy itd. Ja muszę coś powiedzieć o tym chlebie. Znaczy w ogóle o chlebie z gs gdyż jak byłem dzieckiem, dziadek mnie wysyłał po chleb do sklepu, bo wcześniej dzień wcześniej się chodziło i się mówiło o pani sklepowej, ile chleba dla każdego. No i pani sklepowa prowadziła taki wysoki, duży zeszyt i tam wpisywała tam Rutkiewicz, pięć bochenków, kowalska, trzy bochenki. No i potem każdy przychodził następnego dnia rano po, po chleb, przyjeżdżał taki ropór. Panowie wyciągali skrzynki z tymi chlebami, no i każdy ustawiał się w kolejce. Zawsze pani sklepowa chciała, żeby najlepiej w kolejności alfabetycznej, to mówili do niej, żeby wr wracała do szkoły i się alfabetu uczyła, bo każdy chciał tego chleba i wiadomo, to były wakacje, zaraz w pole, bo robota czekała. Natomiast zawsze ta pani z dumą mimo wszystko stawała za ladą i mówiła, że ten chleb ma wszystkie chleby pod sobą, więc faktycznie... GS-owski chleb to jest coś takiego, że naprawdę, jeżeli, jeżeli nadal są takie instytucje, to warto, żeby one dalej funkcjonowały, podbają o jakość tych produktów. Także brawa dla GS-u z dla sponsora partnera. Czy w ogóle jest ktoś z GS-u dzisiaj? Bo jakoś tak nie mogę wzornie ogarnąć. A, tak? Dobrze, proszę państwa Ja znowu Najpierw może zapytam eksperta Najpierw o kociołek zaraszowski Kamilu, czy spróbowałeś? Kociołek zaraszowski spróbowałem Pani mi sama osobiście Z serca namodowała Powiedziała, że specjalnie dla mnie Z żeberkiem Łowiła tam z samego dna I powiem szczerze, że jeżeli on był dzisiaj Od rana na ogniu no to faktycznie do, zdążył dojrzeć, że tak powiem i czuć ten posmak takiego prawdziwego kociołku jest bardzo smaczny bardzo także brawa, brawa dla Zaraszowa no Ja będę znowu popytać po Państwa, czy Państwu kociołek zaraszowski smakował? Pani Jadwigo, czy pani smakowało? Bardzo mi smakowało Ten kociołek ma posmak jakiejś przygody harcerskiej Czuję w nim jakieś pola, lasy, no, biwak, po biwak, głębia. Wyobrażam sobie tych ludzi tam siedzących przy kociołku, śpiewających, także super sprawa. Dziękuję. Wspomnienie lata, wakacje, kociołek z zaraszowa. Czy takiej odpowiedzi spodziewałyście się? się dzieją właśnie takie rzeczy przy ognisku, śpiewanie, przy gitarze. Także zapraszamy. Jeśli, jeśli będą kolejne, zapraszamy. Na stronie zaraszowa można zaproszenie sobie odczytać i, i pospiewać razem z nami i spróbować kociołka. A kiedy teraz? Coś najbliżej? Yes. Teraz zaplanowaliśmy sobie kolędowanie w sezonie zimowym z, po stycznia, ale już jak ktoś tego pozwoli, wiosną. Yes. W yes. roku, nie Myślę, że chyba nie mają być po siebie Wracamy do śledzenia skłony zaraszow.pl, tam wszelkie nowinki odnośnie Zaraszowa można znaleźć tak, historię również. Czyli drodzy Państwo szykujcie się na wiosnę do odwiedzenia Zaraszowa, kompletujcie sprzęt biwakowy, bo być może w Alei, Alei Kasztanowej e, będzie można rozbić nawet, czy tak? Jest miejsce jak najbardziej, zapraszamy. Jeszcze to podpytam, smakował Ci się od jak bardzo? Bardzo, bardzo pyszne, pełne równości. A pani? Mi również bardzo te A weźmy te słowa, weźmy kociołku się coś trafiło takiego, co na przykład y, mnie się nie dostało, co to było? Żebereczko. A kosteczka będzie dla piseczka. No to gratulacje. Nie, Panie pewnie jakoś tak to zaplanowały, żeby to właśnie facetom dostała się porcja z żeberkiem. Jak to zrobiłeś? Jeśli ktoś chce jeszcze trafić żeberkę, to musisz do zaszczonać. Dobrze panowie, dla kogo, dla kogo zabrakło tego żeberka, to wiosną do Zaraszowa. Panie zapraszają, będzie powtórka kociołka zaraszowskiego. Nie, nie, nie, smakuje, nie mogę ci przerwać. Chciałam czy... powiedzieć tylko, że karp jest po prostu słodki, tak? Jest rewelacyjnie bardzo dobrze wyhodowany, także. Brawa dla prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego oddział w Bychawie. tak. A te brawa się należą dlatego, że pan mówił całą prawdę. Prawdę i tylko prawdę na temat karpia. Także polecam, naprawdę, jem z wielkim apetytem. Ja Państwu powiem, że Pan Jarek Bogoszek, który zafundował Państwu tego, tego karpia, powiedział mi w rozmowie coś takiego, że jest bardzo ciekawy, jak Państwo zareagujecie na smak, na smak, dlatego, że to jest taka jego pierwsza jakby przygoda z rybami, mimo, że bardzo temat go interesuje, bowiem, że tak powiem, przejął pałeczkę po swoim teściu panu Adamie Wiaduniu, i tego karpia karmi naturalnie, czyli głównie zbożem i był bardzo ciekawy, czy smaku jest, jest dobry, świetny, lepszy niż ten, którego kupujemy, nie wiem, na przykład w markecie. No szkoda, że pan Jarek tego nie może usłyszeć, ale pozwolę sobie przekazać opinię eksperta w tej sprawie. Idę pytać. Czy panią smakował karpie? Nie ten kierunek przyjęła. A kto ja, ja karpia? Już gdzie mogę iść? W tamtą stronę? Czy raczej tamtą? Czy pani smartował karp? Był pyszny, ale pewno jeszcze jest tajemnica bardzo pysznej panierki. Panierka jest prosta. Prosta, zapytam jaka? Nie Małe porcje? Jaka była panierka, pani Andrzeja? Niech pan przypomni. Panierka do kierka. Tylko powiedziała. Czyli sól. Sól, pieprz i mąka. I cała tajemnica panierki. I cierpliwość. A czy pani smaży takie? A jakąś inną panierkę, czy też tak samo jak tutaj Hanawki? Pani się męczy z ością. No. No. Czy smakuje no. Pani tak? No. Smakuje no. bardzo, nawet głos straciła z wrażenia. A Pani, Pani Prezesie? Świetny, kruchy, soczysty. I rzeczywiście kura, w wodzie, które nie stoi, wartko wartkopłynie, złowiony w stawach w Zielonej Dolinie u Pana Jarka Dłogoszka. Osobiście złowiony, nie to żeby jakaś tam... tu jeszcze dziewczyny podpytam, czy im smakował karma Smakował? Ktoś tu dopomina się dokładki karpia. No dobrze. A ja zapytam teraz znowu eksperta, tym razem o smalec. Pytałam już? Tak, pytałaś, ale no powiem, że. Powtórzę jeszcze raz na zadane mi pytanie. Tak, Smalec był bardzo pyszny, ale jeszcze na chwilę wrócę do tego karpia, ponieważ chcę państwu powiedzieć taką ciekawą historię, też z naszego regionu, dotyczącą karpia, jak karp potrafi zainspirować człowieka do przetwórstwa. Ponieważ nie wiem czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale tylko w naszym województwie jedno gospodarstwo rybackie, tutaj reklamy nie będę robił, produkuje od ponad 25 lat szyneczkę z karpia. Jest to produkt regionalny wpisany na listę produktów tradycyjnych i ponad 25 lat temu ówczesna właścicielka tego gospodarstwa wpadła na pomysł, że skoro hoduje karpia tak dobrej jakości, że zna, wyjeżdża do Warszawy 3 czwarte tej produkcji do restauratorów, to stwierdziła, że zacznie przykombinować, żeby uprawiać tak zwaną manufakturę, żeby robić z tego gotowe produkty i przetwarzać te ryby do słoików, do różnych innych opakowań No i tak myślała, myślała, ich teolog z wykształcenia oczywiście, no i wymyśliła tą szyneczkę Zaczęli metodą prób i błędów, zaczęli oprawiać te karpie Dopracowali się własnej autorskiej solanki z ziołami I te, to jest praca bardzo mozolna, bo w tamtych czasach nie było takich urządzeń jak fileciarki Tylko wszystko ręcznie, nożami, dokładnie oczywiście tam tych wszystkich ości tak bardzo precyzyjnie się nie da wyciągnąć z tej ryby, ale są na tyle te mięso jest skruszałe w tej solance i później wędzone bardzo długo w zimnym dymie że praktycznie czuć te ości czasami się trafi, ale jest ona w zasadzie nieszkodliwa i teraz o tyle jest fajna historia, że mają do tego specjalne urządzenie, więc wrzucają całego karpia, wychodzi tylko głowa z grzbietem, filety bez ości tych większych no i potem już jest to jest ich sekretem, jak oni to robią, że taki płat karpia zwijają w roladę, wkładają w siatki, zalewają do solanki i wędzą bardzo długo w zimnym dymie. Produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, Ja państwo bardzo będą chcieli ten produkt znaleźć, to wystarczy sobie wpisać w internecie i pan wyszukiwarka Google wskaże gospodarstwo i miejsce, gdzie to można zakupić. Koleżanka mi szepcze do ucha, że bardzo by chciała spróbować najpierw karpia, a potem tej kiszki ziemniaczanej. Pójdę zobaczyć, co się z nią dzieje. Powiedz, Piotr, co się dzieje z tą kiszką? Na razie nadziewamy, a później zobaczymy dalej, co się dzieje. Niektóre są już yy, parzą się dobrze. Ale część już jest w garnku, parzy się. Ile jeszcze musi to w tym garnku, w jest godzina. Tak, czas. O, dochodzi w pół do dwudziestu. W pół do... mamy jakieś 10-12 minut. Czyli za 10-12 minut super, świetnie, doskonale. Hmm. E, proszę Państwa, ja mam dla Państwa e, jeszcze niespodziankę. E, taki prezent od Pana Jerzego Roja. Pan Jerzy jest, należy do e, klubu łowieckiego i ostatnio no, z jednej strony to miał szczęście, bo polował co nieco natomiast z drugiej miał pecha, bo się rozchorował. Leży w tej chwili w szpitalu. Bardzo państwa pozdrawia. Zapalenie płuc mu się przyplątało. Na szczęście już jest praktycznie wszystko dobrze i może poniedziałek już wyjdzie ze szpitala. Bardzo serdecznie was pozdrawia. To coś, co państwo za chwilę, za chwilę będą mogli posmakować, to jest udziec. Nie wiem, czy szef kuchni jest obecny i może wyjść i nam poopowiadać czy już pracuje. Mariusz, czy ty jesteś tam gdzieś? Mariusz, Agnieszka może? Ale zanim znajdziemy szefa kuchni, który jest bardzo zajęty jak zwykle, to panowie myśliwi oczywiście znaleźli recepturę literacką. Kurczę, no. Tytuł jest bardzo trudny. Postawili na klasykę, czyli Juliusz Słowacki, a tytuł utworu Preliminaria Peregrynacji do Ziemi Świętej. Jak zobaczyłam tytuł, to myślę sobie, no gdzie tam dziczyzna? Ale no, okazuje się, że jest dziczyzna. No i teraz znowu zadanie dla Państwa i nagroda z tego kufereczka. Ktoś musi to przeczytać. Fragment jest naprawdę bardzo krótki, bo raptem 6 linijek. Raz, dwa, trzy, bo czas ucieka. Już za chwilę sobota. O, mamy chętną. Brawo, już sobie, już sobie upatrzyła nagrodę z kufereczka. Tam e, ja to już... To już... preliminaria e, peregrynacji do Ziemi Świętej e, Juliusza Słowackiego. E, w w sali tej albowie wśród mnóstwa drzew z miodu lipcowego była sadzawka e, z, z wyspą zieloną, e, z, z wyspą zielonym owsem pokrytą na której się pasł święty baranek z chorągwią mający oczy z dwóch kar karbunków ze skarbcu J.O. księcia wyjętych, które błyszczały niezmiernie. Na tego baranka go godziło czterech dzików okropnej wielkości, upieczonych całkowicie, a dwanaście jeleni ze złoconymi rogami w różnych pozyturach wyskakiwało z lasu, który był z drzew pomarańczowych. ponieważ Właśnie to miało być proste. Jeszcze raz wielkie brawo. Proszę sobie w takim razie wybrać dwie nagrody z kuferka. Proszę państwa, myśliwi z Maciejowa, bo oni pochodzą z Maciejowa, nie zadowalają się jakąś tam prostą literaturą, tylko stawiają na klasykę. A zaserwuj. O, jest szef kuchni, jest. Brawo. No. Brawa dla szefa kuchni. Dzień dobry. Dzień dobry. Szef kuchni, czyli Mariusz Sabicki. Upięk dla nas, udziec. Przywieziony przez dostarczony przez pana Jerzego Roja, co prawda nie osobiście, ale przez posłańców. Jest to udziec z czego? Z dzika. Sarny. Dzika. Sarnodzik, tak? Sarnodzik. Tak jest. To była dzika sarna. Były kiedyś świnio dziki, doczekaliśmy się sarno dzików, ale w literaturze i z molem jest wszystko możliwe, jak widać. A powiesz jak to przyrządzałeś, może coś o. Tak, jest. Y, Marynarkę nie jak do, y, do y, peklowania. Nie. O ile jeszcze sarnodzik jest mięsem, to się pekluje mięso po prostu. Tak jest. Y, oprócz tego dodaje się takiej um, troszeczkę y, leśnej przeprawy, czyli. Um, ja, tak jest. Tak jest. Y, Aha, i potem po prostu sarnodzik wędruje do pieca, zamykamy drzwi, ustawiamy temperaturę, czas. Dobrze mówię, czy nie? I potajemnie. no i to jest cały jakby cały przepis, także reszty się mogą Państwo domyśleć, ile to czasu może trwać, w jakich warunkach. Reszta to jest sekret szefa kuki. I idę pokroić. Bardzo proszę. Ciebie, ciebie, ciebie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo to jeszcze nie, nie skończyliśmy z tobą. Jedna pani oferowała się, że będzie cię całować. Nie wiem, gdzie ona jest. Idzie już. Proszę się naszykować. Gotowy. Czy jest pan gotowy na takie doznania i wrażenia? Nie, tylko jedna ze wszystkich. Tylko jedna. Jest pan rozczarowany, też jedna będę. jest śmiała, resztę nie śmiała. A możemy jeszcze... panu, że jest taka energiczna, naprawdę tak... Zaprowadzę. Może da radę. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. A... Co jest właśnie ta... A... Z karawką. Będzie, będzie Brudershaft chyba. Już był nawet. O, pani sobie świetnie... Bo no, prowadziliśmy pierwszą edycję Dania Mola. Brawa dla państwa. Proszę państwa, wspólnie ci dwoje przyrządzali staropolski Bigos. Pamiętacie? Pierwsza edycja. W 2000? Tysią... Jak? W 2007 roku. To nie było tak dawno. Czyli 25 edycji wcześniej. To teraz musimy... No to uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Państwa, Całowanie Grand Prix. Myślę, że jakieś brawa może ich... Brawa! Werble! Goszko, Goszko, Goszko, One się rumieni. Czyli... E... No dobrze, dobrze. Poprosimy szefową kuchni też. Pani Zapraszamy. Panie. Proszę Państwa, Drodzy państwo, bo Państwo nie wiedzą, że dzisiaj akurat jest niezwykły dzień. Ewa, powiedz jaki to dzień, bo. Dzisiaj jest Dzień Szefa Kuchni, ale że mamy dwóch szefów, więc. Dodam nie skromnie, że światowy dzień szefa kuchni. A pędkiem świata jest oczywiście Bychawa, więc jest to jakby naturalne, że, że szefowie kuchni w Bychawie. Zapraszamy śmiało, śmiało. Brawa. Gospodarze tego fantastycznego miejsca, bardzo serdecznie, bardzo otwarci. Kochani, dla was dzisiaj coś, coś od mola. W uznaniu ogromnych zasług dla krzewienia idei smakowania podniebieniem oraz doceniając wielki talent, kunszt i pomysłowość w przyrządzaniu literackich przysmaków, przyznaję się... Państwu Agnieszce i Mariuszowi Sawickim certyfikat molowego kucharza. Posiadanie certyfikatu uprawnia do przyrządzania posiłków dla molowych pożeraczy książek w każdych okolicznościach, w każdym czasie i w każdym miejscu oraz do czynnego udziału w każdym finale dania dla mola. Certyfikat wydaje się bezterminowo, pychawa, 20 października 2017 roku. Brawo, brawo. Teraz 5 minut dla paparazzi, proszę bardzo. <laughs> Oczywiście to y, nie jedyny certyfikat tego rodzaju, który przyznamy tego dnia, ale o tym później. Dobrze, drodzy państwo, żeby nie tracić czasu, to proszę państwa, pani Aneta Frączek e, pochodzi z okolic Bychawy, przygotowała dla państwa coś specjalnego, bo też dowiedziała się, że MOL obchodzi dzisiaj 25 urodziny ale niestety nie udało jej się znaleźć literackiej receptury, a bardzo chciała w tym konkursie wziąć udział. I ponieważ pracuje do 21, więc siłą rzeczy nie dała rady dzisiaj przyjść, ale coś specjalnego dla państwa przygotowała i ma nadzieję, że teraz państwo posmakujecie tego czegoś, co dla was ma, a potem to opiszecie. I tym sposobem powstanie utwór literacki, a pani Aneta będzie mogła wziąć udział w konkursie. A ja, a ja chciałam tylko tak zapytać, to ta, ta taka rzecz to ma coś związanego z lasem, prawda? Trochę. Oczywiście, że tak, bo ciasto to nie jest zwykłe ciasto. Nazywa się mech. Ciasto leśne. Ciasto leśne, prosto z lasu. Miały być jeszcze grzyby, ale niestety zostały zużyte do e, makaronu z grzybami, więc wybaczcie. <grybujesz> e, Moje asystentki poproszę, żeby poczęstowały nas tym ciastem, a, a Państwo za chwilę będą musieli jakiś poemat na temat tego ciasta napisać. Omchuleśmy. Na, na niezwykłym, niezwykłej takiej księdze stworzonej przez Matyldę Graboś. Dobrze mówię? Dobrze powiedziałam. Traczów nas domu, więc zawsze mówię Matyldę Tracz a y, szanowny małżonek patrzy na mnie spod oka, więc poprawiam się. E, jako pierwsza e, takie zdanie pierwsze e, napisze pani prezes Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, pani Teresa Tracz. Na temat tego ciasta? Jeszcze go nie spróbowała i nie widziała, już napisała? <grym> A potem przekażę kolejnym stolikom, każdy coś dopisze i mam nadzieję, że powstanie z tego utwór literacki i to pozwoli pani Anecie wziąć udział w konkursie. To jak będzie? Pomożecie? Pomożecie, tak. bardzo dobrze. To ja przekazuję to cudo w ręce pani Teresy, a Państwo za chwilę będą mogli posmakować tego e, ciasteczka leśnego i e, napisać on wiersz może, opowiadanie napisała Limeryk na temat tortu, który przyjechał do nas z Bogucina. Odczytasz? I za chwilę nam go odczyta. Dziewczyny z Bogucina, słuchajcie, bo to jest teraz dedykowane wam. Oczywiście nie będę tłumaczyć, na czym polega Limeryk, aczkolwiek muszę powiedzieć choć parę słów. Ja się Jest to pięciowersowy utwór, w którym rymuje się pierwszy, drugi i piąty wers. E, oraz trzeci i czwarty ma swój rym. Czyli proszę posłuchać. Prezent dla Mola z Bogucina. Na dwudziestych Mola urodzinach pojawiły się z tortem panie z Bogucina. Arcydzieło upiekły, wszystkich z miejsca urzekły. W czasie degustacji gościom ciekła ślina. Super. Brawo. ale to jeszcze nie koniec to jeszcze nie koniec bo poezja smaku tego tortu nastroiła chyba wszystkich tak bardzo poetycko pani Tereso niech pani wróci po nagrodę proszę bardzo My mamy bardziej prostsze rymy i tymi rymami się podzielimy. Jest to od naszego stołu. Wszyscy pisali razem po społku. Uwaga Torcik, torcik z Bogucina. Smacznie w gardło nam się wcina. Jemy, jemy, ile wlezie. Nikt nie myśli o obiedzie. Smak zostanie nam na lata. Jadzia w tortach mistrzem świata. Brawo! Myślę, że wszyscy możemy się pod, pod tymi utworami podpisać, bo rzeczywiście tort mistrzostwo świata naprawdę. Mamy nadzieję, że na kolejne urodziny Mola też ten tort z Włodziny będzie do nas przyjeżdżał. Jak ty do nas. <laughs> Czekamy na, na ciasteczko, tak? Ciasteczko już krąży. W ja w to ja w międzyczasie dopełnię formalności takich takich informacyjnych. Chciałabym Państwu powiedzieć, że patronat honorowy nad wydarzeniem przejął oczywiście burmistrz Buchawy i pan starosta Lukarski Brawa. Tak, należą mi się Brawo. brawa, bo rzeczywiście ogromną przychylnością cieszy się impreza Malowa wśród władz samorządowych. Patronat medialny z kolei Telewizja Lublin. Brawo. Jeżeli by państwo mieli ochotę, to możecie obejrzeć migawkę, zapowiedź wydarzenia molowego, bowiem wczoraj o 7 chyba 15.00 e, urządzaliśmy w telewizji śniadanko szybkie z panem Kamilem i z panią Moniką. Częstowaliśmy bychawską chałeczką, masełkiem, e, naszym molowym przysmaczkiem, a z kolei pan Kamil przyrządził przepyszną tartę. Niestety nie poczęstujemy e, nią państwa, bo ją zjedliśmy. Po prostu na oczach, na oczach pracowników TVP3 Lublin została zjedzona. Także możecie Państwo na nią tylko popatrzeć w telewizji. Oczywiście niezawodne Radio Lublin, jak zawsze jak zawsze z nami obecne i nasza cudowna Magda. Brawa dla Pani redaktor. A jeszcze Dziennik Wschodni, Głos Ziemi Bychawskiej i Internetowa Agencja Samorządowa. Partnerami z kolei tego wydarzenia są oczywiście równie niezawodny, niezawodna restauracja u Saszy, Bychawskie Centrum Kultury, hurtownia elektryczna Lenart, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, czyli ta piekarnia, z której chlebek i chałeczka drożdżowa i oczywiście studio fotograficzne Art Foto Robert Bogodziński, który gdzieś tu przemyka pewnie z aparatem albo smakuje ciasto mech. Bardzo dziękujemy wszystkim. I jeszcze jedna uwaga, która jakby musi wybrzmieć, a mianowicie to dzisiejsze wydarzenie jest... Jest elementem takiego projektu, który Biblioteka Miejska w Bychawie realizuje. Projekt pod tytułem Biblioteka Przystanek na Moście do Świata dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brawo. Brawo. Dziczyzna już do nas wędruje, ciasteczko podobnie. A my mamy dla Państwa jeszcze jedną niespodziankę, jeżeli musicie posłuchać, to będzie fajnie. Jedna niespodzianka, ta niespodzianka stoi tam z tyłu, widać czarną plamę po środku i trochę takiego niebieskiego, widzicie to? Znaczy Pani nie widzą, bo akurat nie mogą widzieć. Jest to taka ścianka, e, możecie tam włożyć głowę i zrobić sobie focie z, e, z trzema molikami i z książkami. Także potem zapraszamy Państwa do korzystania z tej ścianki, do wkładania tam głowy i zrobienia sobie e, pamiątkowego, pamiątkowego zdjęcia. To co, to teraz przerwa na smakowanie dziczyzny. Um, degustacja ciasta mech i zebranie myśli na stworzenie jakiegoś poematu, wiersza czy czegoś takiego, co pozwoli Pani Anecie wziąć udział w konkursie. A potem już pozostanie nam tylko finał. No i jeszcze kiszka ziemniaczana na deser. Jak tam dziczyzna, proszę Państwa? Pyszna. Pyszna, bo czy Ciekawe. Nie, bo Proszę Państwa, dziczyzna jest dobrze wytrenowana, mocarna. Pan Jerzy Roy na pewno się bardzo ucieszy, jak mu to przekaże. Jak tam dziczyzna? Zoczystywana. Dlaczego? A, bo... No, widzicie? Jednak, jednak mech nad dziczyzną przeważy, tak? Dobrze. Jak tam dziczyzna Beata? Ojej. Przepyszna. Muszę się ruszyć zostawiasz trochę miejsca na kiszkę ziemniaczaną? Właśnie nie, muszę się przejść, no, muszę się przejść, żeby zrobić troszkę ubić. Ale Sylwak, zobacz, dziczyznę, te, te, te ciasto mech, nie dziczy, dziczyznę zagryza ciastem mech i opowiedz o tym smaku. Przypomniał mi się właśnie zuku i paproci. I ten klient z tą kiszką może mnie ozłoć. Dobrze jest, Sylwek już zaczyna wierszem mówić, także jest ok, to znaczy, że wszystko naprawdę bardzo smakowało i było pyszne. To oddajemy. A teraz proszę Państwa, uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Smaku nie zmienimy. No jaki będzie, taki będzie. Kiszka ziemniaczana wyjmowana z gorącej wody, zaparzana ile minut? 45 minut. 45 minut zaparzana w gorącej wodzie, w temperaturze prawdopodobnie... I całe 80 stopni. 80 stopni, i temperatura sprawdzana chyba, nie wiem czym... Palcem sprawdzana, także z pełnym poświęceniem. Yy, Państwo nie widzieli, ale przed chwilą była tu kobieta. Ja ją brałem za ręki i wsadzałem jej palec. Patrzyłem na jej usta. <grym> Jaki kolor przybrały? <grym> no, nie do opowiedzenia. <grym> no to jak się yy, Piotr zapatrzył na Monikę, to ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Naprawdę. <grym> Czyli rozumiem, że już będziemy mogli za chwilę jeść? No dokładnie najlepsza. Z czym się podaje kiszkę ziemniaczaną? Ja ją lubię odsmażoną z majonezem. Nie, no nie przesadzajmy, nie będziemy, nie będziemy już odsmażać. <głodzaj _a> A czymś się popija kiszkę ziemniaczaną, czy raczej No, najlepsze są napoje procentowe, co nie? Najlepiej smakuje ale napojów procentowych nie będziemy Państwu serwować, także proszę się nie martwić. E, pan Piotr wkłada następną porcję kiszki ziemniaczanej, także jak tego nie wystarczy, albo Państwu bardzo posmakuje, to jest szansa, żeby jeszcze e, popróbować. Za godzinę będzie następna spankia, przygotowała... Czyli co? Kroimy. Czy potrzebujesz asystentki, czy poradzisz sobie? Moniko, czy możemy Cię poprosić? Monika. Chodź, bądź. Niezawodna. Niezawodna Monika. Ma dobrą rękę do kiszki. No, pan, panu Kamilowi też się humor widzę w ostrzach. Dobrze idzie. Nie wnikajmy w szczegóły co pan Kamil pije i z czym. Ale faktycznie coś magicznego jest w tej z ziemniaczanej. Ona jakieś takie pierwotne instynkta we mnie budzi. Tak powiem, kulinarna. No, oczywiście, tylko i wyłącznie o kulinariach dzisiaj rozmawiamy, o literaturze jak najbardziej też. Czas start jest godzina za 19.50. Tak. Czyli chwilę czekamy jeszcze na pokrojenie kiszki, a ja idę do Państwa, żeby dowiedzieć się, jak Wam idzie pisanie poematu na część ciasta pod tytułem Mech. Widzę, że nieźle. Mam nadzieję, że zwoń wystarczy na te wasze e, twórczości. Możemy poznać pierwsze zdanie, czy nie? Aha, rozbudowane, no dobra. Na co czy A nie, to nie, to nie. Jak za takie długie, to nie. To później. Ja zaczęłam tak jak w bajce. Na zielonym mchu mięciutkim zamieszkały krasnoludki, po czym Sylwek dodał, a to niezłe mole były, co na myszku spać lubiły, po czym Marek Kuna. Ciasto zwane Leśny Mech wszystkim zapierało dech. I dalej już chyba dalej, dalej piszcie dalej, za chwilę będziemy odczytywać to wasze dzieło. Spieszcie się, bo wszyscy tam się już w drugim kącie niecierpliwią, bo już mają przygotowany tekst, który chcą do tego poematu dodać. Idę pytać o i o smak tego ciasta. Czy panu ciasto smakuje? A jak bardzo? Proszę Państwa, bardzo proszę się nie powtarzać, bo bardzo, bardzo to już tyle razy padło na tej sali, że naprawdę. Proszę pana. Lubię ciasto i jest bardzo Super, no i się cieszymy. Rozumiem, że już ma pan też fragment wiersza, żeby tam dopisać. Jeszcze nie. Magda, ty spróbowałaś ciastomech? Oczywiście. Wszystko to, co leśne to miała teatrwiczna. Liczyzna i ciastomech się dalej łączy. A tak, bo Magda, proszę Państwa, budzi się o której? W soboty, nocy. w nocy. soboty Magda wstaje o trzeciej w nocy i biegnie do lasu. Idzie do tego lasu biegniesz? Wszędzie. Cała regionalna dyrekcja A Pani bo pani spotowała liczyzna. Dzika starna była wyśmienita. Skoro była taka wyśmienita, to na pewno tego całowania szefa kuchni się doczekamy. A panią spakowała? Dici z Dziko rozkoszna. A z kolei Jak najbardziej nie za słodkie, nie za ważne, sam razem. Też przekozne. A już ułożyłyście prawda? Tak, tak. tak. Tak? Nie, nie pytam Cię, nie, nie proszę Cię, żebyś powiedziała, tylko powiedz sama ułożyłaś, czy trochę pomogły? Sama. Bo dla Mola książkowego nie ma w życiu nic trudnego. O, o, o. Proszę, proszę. proszę, panie, panie, panie. proszę. No? Córka z matki? No tak, tak, no. jaka, jaka matka, taka córka, tak? Jeszcze są naprawdę no smakowała Bardzo <,odka>? yeah. dobra. Rozpłynęła się w ustawie. A ciasto ma? Bardzo mi się stało. Ciasto, po którym się dostaje chrypki, to musi być coś. Jadziu, a... Można porównać twój do tego ciasta? Tak. Można można, można, można, można. Bardzo dobre. Śmietana chyba wychawska, No koniecznie na no, tak. tutaj nie ciasto. Ten, to jest taki biczko, tak mi się wydaje. E, jest bardzo puszysty. A nie ma taka Znaczy poczuliście, co w tym cieście jest? Jakie składniki? E, śpinak. Szpinak. A tak mniej. mamy, po mamy. Jak molek, jak molek, mamy czujki i czujemy. A pani smakowało ciasto? Ja jeszcze nie próbowałam. <śmiech> Za dużo jedzenia. Za dużo jedzenia. A pani na razie się delektuje widokiem tego <śmiech> ciasta, a potem jak a pro widoku. widoku ciasto bardzo nawiązuje do wyglądu lasu w tej porze, gdzie jest wysył spod grzywków, rosną właśnie w takim uchu, także bardzo nawiązuje do, do tej pory. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewczyny, ja tutaj widzę, że jakąś konkurencyjną imprezę urządziłyście. <śmiesz> ale Widzę jakieś tutaj dania, których na ogólnym stole nie ma. Co to jest? Ależ to chyba żadna konkurencja. Napisałaś kiedyś, że uwielbiasz wszystko z kaszy jaglanej. Nie, <śmiesz> to ci przekroczymy. Masz z kaszy jaglanej, ciasto z kaszy jaglanej, chlebek. Nie, niekoniecznie skaszli, zapraszamy do stołu do Bogucina, tutaj, tak, w tym momencie. Do degustacji. Żadna konkurencja. Rozumiem, że to Dobrze, rozumiem. Kiszka się właśnie pokroiła chyba. A ma Staramy się. Pachnie cudnie. Może nie przesadzajcie z tym, ale żeby na niepęskim, no Nie, tak to nie, no, Ile chcecie kawałków po jednej, po dwa, po trzy, to po jednym. No dobrze, to no większością głosów no ustawiliśmy. Także na początek dostawicie Państwo po jednym klastrze po jednym klasterku ziemię danej. Bardzo proszę uważnie próbować, bo za chwilę będzie ważna chwila, bo nie podjęcie no, no, no, nie nie raz, nie jest, no. Proszę pana, ja, Pan to, proszę pana, to przyrządził, czy pan tak postępował? Spróbowałem, że no musiałem najpierw na początku ja to spróbować, na razie żyję. No. <śmiech> Trzy minuty minęło, żyję, nie jest źle. Ja ale też ja mam smak. Może to wszystkie po prostu jest bardziej pikantna, ale no po prostu powiem inaczej. Na dalsze przetrzymywanie było, ona poszła na zabrożenie, on ten gieprz to zniknął, no nie? No a prawdopodobie świeży gieprz, którego ja nie robimy, miałem z jakiejś firmy, tak że po prostu ciężko mógł je go dodać, ale czytaj, że jest załówek. A ten gieprz to skąd? Potrzeba kuchni. Potrzeba kuchni wariusz. Proszę Państwa, pytam o ten gieprz, dlatego, że Pan Piotr zwykle jeści... Się... Pan z sobą, ale wiem, już akurat zapleczy, także skorzystałem z tego. <głos _> Czy wiecie, proszę Państwa, że ten autoban, który właśnie kroi i kiszkę ziemniaczaną nie wyjeżdża z domu bez pieprzu, soli. pieprzu i soli w pojemniczkach? Nie wiemy? a idziemy. No to pokaż. Ma własną, swój, własny pieprz, gdzie się nie rusza bez nich? Pytanie z jakiego. Pojemniki wiele przeszły? A, akurat zwiedziły Europę. Dlaczego z tymi pojemnikami? Gdzie były, co zwiedziły, co widziały? Różnie by to by trzeba było ale i naprawdę to się z nimi się nie rozstaje. Nawet jak po prostu wyruszam za granicę, zawsze on są ze mną. Nie będę wymieniał kraje, w których no, ale przyjmujemy, że Europa została przez nich zjechana. Z tego, to jest niesamowite, że facet nie bierze, nie wiem, kobiety, przyjaciela w podróż tego zój. Z tego się akurat nie da żyć, no bo jeżeli chce się dobrze przyprawić jakieś jedzenie, no to niestety te rzeczy muszą być pod ręką. No święta prawda, bez kobiety żyć można, a bez pieprzy soli ani róż. O niego ty próbowałaś. Bardzo dobra, umiem nawet ją pokroić. <grytanie> Brawo! Panie Kamil, próbował Próbowałem i powiem, że męską ręką była przyprawiana. ręka Dziękuję ja bardzo na co że to A, tak. A, tak. A, tak. A, tak. A, tak. I'm going to go I'm not